Daj potwierdzenie, że zagrasz w The Maze i ja płacę za to, że będziesz miał zawał w serce. Jak coś, to mnie do tego zmusza, ale się starzę. Dobra, zgadza się. No to lecimy do gierki. Jeszcze przed zacznięciem tego odcineczka zapraszam do subskrybowania kanału, jak i zostawienia dzwoneczka oraz oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli materiał wam się spodobał. No i zapraszam do oglądania. A więc hej, się ma no jestem Chlepczo i dzisiaj gramy w Robloxa z Dominsonkiem, w horror gramy tak w horror gramy w horror okay. o nazwie The Mace w Robloxie i z tym dominsonkiem, z którym nagrywam odcinki z Fortnite'a zapraszam, właśnie teraz w karcie wyświetlają wam się ostatnie odcinki z nim w Fortnite'cie i dzisiaj gramy w horror The yeah, w Robloxie yeah, y jak coś, jego ja nie namawiałem w ogóle namawiam, namawiam dobra ale no, mam już układ tam zrobiony i yy, no co? Lecimy do, do podzie w podziemia do tych potworów. A few moments later. Robię ci zdjęcie, kolega. I wpadniemy zaraz do jakiejś dziury. O i jeszcze zanim zaczniemy przypominam o w słupki i łapki w górę, jeżeli materiał ci się spodobał. Nie Będzie ten ten. Jeszcze zanim zaczniemy, łapka i subik w górę, jeżeli ci się materiał podoba, Nie pytajcie o subik w górę, powiedziałem właśnie. Dobra, jeszcze raz jeszcze raz ogólnie. Łapka w górę i subskrypcja na kanał. ponieważ 50% a nawet więcej osób, które mnie oglądają, mnie subskrybuje, więc jeżeli podobacie się materiał, to zasubskrybuj. I nie mogę się normalnie przywitać, bo już dwa Potwory spotkałem. Dobra. Lecimy. Mam na Dobra, to jedę do ciebie. Wiem, gdzie jesteś. Słyszysz? Tak, słyszę. Tu, dzień dobry. Witam dzień dobry. ciebie. Dzień dobry. Widzowie, my lecimy. Potwora mnie prowadzisz. Nie, nie, nie, no po co nie, potwora? nie, On tu jest! uciekaj Uciekaj! nie, nie, nie, Jak nie, <głos> O nie, nie, nie, dalej. <głos> Nie! O, NIE! Jezu! Gdzie dobry? Co? Też cię złapał? Nie, jako niego właśnie chodzę. Idę po kamień. Gdzie ja jesteś, Sonek Potrzebuję wsparcia. No i nie zdążyłem dokończyć ani razu przez te potwory, że mam taki trój... No, mam Ty taki wymiot? cień, jakby, bo mam dosyć duży monitor. Nie. <śmany> no. Czy się straszył? On tam ciągle jest. W sumie po to po co ja do niego idę? Weź pstrykaj zdjęcia. Wiesz co się stało? Przed chwilą byłem w spałnie, dopiero się zespałniłem i już mnie przestraszył. A jaki potwór? Ten taki z kulka. Tak ten. O Jezu! nie chcę do ciebie iść. On mnie? Nie Chcę się do tego potwora, bo przed chwilą go właśnie spotkałem. Tą kulkę. Dobra. Muszę ci cykać foty, nie? Ciekać foty? Tak, ja, ja wiem, chyba gdzie jesteś JEZU TU JEST! JAKAM PŁOTY! On tam był! Zabił ich! Idziemy jak oni umierają Słyszek ty... Jezu! JEZU! Ja pieprzę Zowie pierwsza śmierć Pierwsza śmierć i ledwo z Dominsonkiem w oczy popatrzyliśmy O, nie dobry. chwilę, bo do... ja muszę wziąć tutaj aparat Tą to... Dobra, lecimy Dobra Dobra, że już nazywałem, niestety bez Dominsonka Ty słyszysz? Foty? Ta, są nawet blisko Siema tak. He! To blisko się zraspiliśmy siebie w sensie Tym razem nie możemy zginąć, challenge Prowadzisz mnie Nie... nie prowadzę, idziemy po prostu Kurde. Tu jest! Ocie AAAAAA! No nie! Ej, ja no bym, Ja mu uciekłem, ale on od drugiej strony przyszedł i ja w ogóle nie wiedziałem gdzie on jest już. Ja teraz chęć przestań? O patrzył. Co jest? A mnie teraz przed twarz. I ten. I on ciebie złapał, a mnie nie! A stał ci przed twarzą? Mhm <grym>, Dobra. Ja nie no mogę. Hmm. Aż gardło jesteś? zabolało Nie, no straszna gierka czasami to jest Gdzie jesteś? Mam telefon, weź pstrykaj z zdjęciami Czekaj, ja muszę zejść jeszcze tam Dobra, tutaj. ale jak wejdziesz to pstrykaj Ej! To jest są ogromnie tak? Ej, wchodzę do tej dziury, gdzie się wchodzi już do tego, do labiryntów i nagle mnie coś uderzyło za długo, to ja sobie nie pożyłem. NIE! Mm. Uwaga, tak. widzowie, to jest właśnie ostrzeżenie, żeby nie biegać na shifcie, bo kurde, nie wyhamujecie. O, Trochę tak. za szybko biegłem i wleciałem prosto na potwora. Na razie nie jestem nawet w twoim zasięgu, bo nie słyszę jeszcze. Robię sam czas. Robisz te zdjęcia? No czekaj Będę. Chyba słyszę Dzień dobry Dzień dobry Idziesz? Jeśli ktoś teraz zginie Zginiemy nie, nie, to ten, ten. Dobra, jeżeli ktoś z nas teraz zginie To kończymy odcinek Niestety Dzień. No mam, Nie, nie, nie, nie. nie ma go tam ty na baterii bierzesz Ej, może patrz po... się teraz. Ale... Jeżeli... Tutaj jest, chyba? Nie ma Nie idź tam, nie idź tam! O kurde! Chyba idź tam! zabił! Kurde Weź sobie poszedł. Masz baterię tu, weź sobie. O kurde? zabijają się. Chyba. Ale ja tak idę, idę, wychodzę i, i się tak patrzę w lewo i tak, się tak patrzę w prawo, nie? I tak nagle potwór mi wyskakuje, Boże! Dobra, nie grajcie w tą gierkę z zasadą numer jeden. My kończymy odcineczek, nie? No i co? Widzimy się do następnego. 10 łapek w górę i kolejny podrób. Tak. I znowu namówię Dominika na jakiś horror no. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału najważniejszą rzeczą jest. I... Naura... Żegnamy do następnego odcineczka z Dominsonkiem.